Czosnek i miód mogą wydawać się dziwacznymi składnikami, ale ich połączenie powoduje powstanie imponującej substancji wzmacniającej układ odpornościowy, która utrzyma Twoje ciało zdrowe i silne. Korzyści z czosnku nie tylko czosnek jest doskonałym wyborem dla dodania smaku pikantnej receptury zapewnia długą listę korzyści zdrowotnych dzięki swoim silnym właściwościom przeciwutleniającym. Czosnek zawiera związek znany jako alicyna, która jak wykazano pomaga obniżyć poziom cholesterolu, zapobiega krzepnięciu krwi i wykazano, że ma właściwości przeciwnowotworowe i wpływa na bakterie. Zalety surowego miodu Surowy miód jest pełen przeciwutleniaczy a także enzymów i minerałów w tym żela, zacynku, potasu, wapnia, fosforu, magnezu i selenu. Jeśli to nie wystarczy zawiera również witaminę B6, tiaminę, ryboflawinę i niacynę. Handlowy miód jest często intensywnie przetwarzany a nadmierne ciepło niszczy jego naturalne enzymy, witaminy i minerały. Ale surowy miód jest bogaty w smak i ma dużą wartość odżywczą. Ma zdrowy indeks glikemiczny, który pomaga w lepszym trawieniu. Oto jak zrobić miód z czosnkiem jako naturalny środek domowy, aby wzmocnić układ odpornościowy i zachować zdrowe ciało. Składniki 3-4 głowy czosnku 1 szklanka surowego miodu Mały słoik z pokrywką Wskazówki 1. Oddziel głowice czosnku na poszczególne ząbki 2. Nie obieraj goździków, ale usuń zewnętrzną warstwę. 3. Napełnij słoik nieobranymi ząbkami czosnku. 4. Powoli wlewaj miód przez goździki. 5. Użyj łyżki, aby uwolnić wszelkie uwięzione pęcherzyki powietrza. 6. Upewnij się, że goździki są całkowicie przykryte miodem i połóż pokrywkę na słoiku. 7. Pozostawić mieszaninę do zaparzenia przez kilka dni w lodówce lub w temperaturze pokojowej. 8. Smakuj i ciesz się.